Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, Nie, nie będę z tobą rozmawiać Tak? To ja do ciebie dzwonię i nie mam czasu na rozmowę Daj spokój! Nie chcę z tobą więcej rozmawiać Halo? No dobra, zmieniłam się, tak? To był ostatni raz Wiesz jak jest, zaufaj mi, to się więcej nie powtórzy po prostu miałam gorszy okres. Co? Ja niestabilna emocjonalnie? Czy ciebie pojebało? Nie będę tak z Tobą więcej rozmawiać. Papa! Ciekawie, kiedy od dzwoni. może ja powinnam zadzwonić? Klik, klik, klik, klik, klik, klik. klik. No weź mi wybacz. Naprawdę.